Witam wszystkich naszych słuchaczy, oglądaczy, fanów i obserwatorów. Jesteśmy przed szpitalem Świętej Trójcy w Płocku dzisiaj. Jest z nami pan doktor Paweł Reszelski, który w ostatnim czasie mieliście okazję przeczytać wpis, który zamieścił na Facebooku. Wpis, który wydaje się być takim apelem do, do, do ludzi, do, do tego co się dzieje w ogóle w służbie zdrowia jak skandaliczne decyzje w ogóle rządu i ministra wpłyną na zwykłego obywatela, na zwykłego mieszkańca Płocka, ale nie tylko, bo prawdopodobnie w innych miastach jest to samo i będzie się działo to samo. Pan doktor za chwilkę Wam opowie, co tu się w ogóle dzieje, jak ten rząd dba o Wasze zdrowie w sposób bezczelny i w jaki sposób po prostu niższy możliwość dostępu do tej służby zdrowia. Panie doktorze właśnie, co, co, co się do, dokładnie konkretnie wydarzyło? Co, co tu się dzieje i jak to będzie miało, jakie skutki będą tego? Jakieś 3-4 tygodnie temu wpłynęła do zarządu spółki a Szpital Świętej Trójcy a decyzja ministra zdrowia o konieczności utworzenia 50 łóżek covidowych i 5 stanowisk wentylacyjnych w szpitalu świętej Trójcy. Aby zrealizować to absurdalne zadanie. Zarząd i kierownictwo szpitala musiało podjąć dramatyczne wręcz decyzje o tym, że należy wyłączyć ostatni oddział chorób wewnętrznych w okolicy. Oddział, który przyjmował pacjentów nie tylko z Płocka, ale z okolic Sierpcy, Żuromin, Płońsk, Sochaczew z dalszych miejsc. Ludzi ciężko chorych, nie tylko dotkniętych chorobą związaną z wirusem SARS-CoV-2. Cały ten budynek, który widzimy, jest przeznaczony na ten 50 stanowiskowy oddział covidowy. Tam mieszczą się dwa oddziały chorób wewnętrznych i pediatrii, bo pediatria również została zamknięta. Zamknięte zostały dodatkowo czasowo oddział psychiatrii, który już jest uruchomiony, ale nadal są wyłączone z pracy oddziały Chirurgii, ortopedii, częściowo ginekologii. To są oddziały, które normalnie realizowały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tej chwili tych kontraktów e, nie realizują. Czyli ubytek w dostępie do usług zdrowotnych innych niż związanych z pandemią znacznie się. Uszczupił. Rozumiem, że te łóżka zostały przeznaczone według tego tej decyzji właśnie pod, pod łóżka covidowe, tak? tak? A przypomnijmy, że jest szpital tymczasowy, tak. w którym... Jaka jest teraz liczba pacjentów? Ma pan wiedzę na ten temat? Nie, nie mam szczegółowej wiedzy na ten temat. Wiem, że około połowa bądź więcej stanowisk jest pusta. pusta z braku personelu, y -y. który mógłby opiekować się tymi pacjentami. Oczywiście z tamtych pacjentów. O, jest zgoła inny niż tam pacjentów, którzy leżą w szpitalach naszym bądź w szpitalu wojewódzki. Ten stan tych pacjentów jest znacznie gorszy niż tamten, tak? W tych szpitalach. No kiedyś, kiedyś analizowaliśmy sytuację związaną właśnie z tym tymczasowym szpitalem i tam w ogóle restrykcje, nie wiem jak to nazwać, regulamin tych pacjentów, którzy tam się powinni zgłosić, określał ich w taki sposób, że według mnie laika, co do, co do jakichś tam rzeczy, są zdrowy, prawie zdrowi. Co prawie zdrowi, tak. Co tak. tak. są, są pacjenci chodzący o parametrach życiowych, nie świadczących o szczególnym zagrożeniu ich zdrowia i życia, praktycznie rzecz biorąc, mogliby być w mojej ocenie, przynajmniej w połowie przypadków, pozostawieni w kwarantannach w domu. W domu. Rozumiem. A tymczasem, a tymczasem likwiduje się oddział, na którym ratuje się ludzi w tym momencie, tak? No tak, bo to był oddział, który przyjmował pacjentów z dużej okolicy, również pacjentów szpitala wojewódzkiego w Płocku. Tutaj w tej sprawie apelował między innymi pan dyrektor Kwiatkowski, dyrekt, dyrektor szpitala wojewódzkiego, prezydent miasta. Tu władze robiły to, co mogły, ale praktycznie rzecz biorąc odbiły się jak piłeczka od ściany. Tak? Czyli decyzja była odgórna ministerialna? Ministerialna. Proszę sobie wyobrazić, że taki szpital jak nasz w ministerstwie to jest tabelka. Tak? tabelka. tabelka. To, jest, to jest tabelka, Excel, to jest Excel kolejny. I łatwo podjąć urzędniczą decyzję. Urzędników jest sporo. Nawet jeżeli to będzie decyzja błędna i jakiś tam wiceminister się pod tym podpisał, taka decyzja ląduje w biurku jest tam dość długo przechowywana, żeby Błąd nie ujrzał światła dziennego. Tak, to jest jak najbardziej błędna decyzja, dlatego że panowie muszą sobie wyobrazić, że do szpitala przestały wpływać pieniądze zrealizowanych do tej pory kontraktów. Tak? Sytuacja wszystkich jednostek opieki zdrowotnej w tym kraju jest dość trudna, bo przecież powszechnie wiadomo, że świadczenia zdrowotne są źle finansowane, a a są wiemy, słabo finansowane. Tak? I w tej chwili szpital pozbawiony jest źródeł finansowania. Więc ja śmiem twierdzić, że jeżeli ten stan rzeczy potrwa dłużej, to po pierwsze zacznie nam się kruszyć personel, który jest bezpośrednio zatrudniony w oddziale covidowym w tej chwili. Konsekwencją tego będzie to, że ostatni oddział, który pracuje w systemie 24-godzinnym dyżurowym, czyli oddział położnictwa z porodówką zostanie zamknięty i wstrzymane zostaną przyjęcia pacjentek, dlatego, że zabraknie anestezjologów, którzy mogliby zabezpieczyć ostre, tak zwane ostre stany położnicze. No to, proszę Państwa, trzeba sobie wyobrazić, że w tym szpitalu rodzi się 1200-1300 dzieci w skali roku. Gdzie mają się w tej chwili rodzić? Na ulicy. Jeżeli wszystkie porodówki w okolicy praktycznie rzecz biorąc nie działają. Nie ma oddziałów położniczych, ostatni położniczy jest w szpitalu wojewódzkim. więc Zadaję pytanie, mam na tyle cywilnej odwagi, żeby po prostu to pytanie zadać. Kto poniesie tego konsekwencje, tak? bo, bo konsekwencje będą opłakane. Szpital z wielosetletnią tradycją stoi na skraju przepaści. Obawiam się, że, że bez olbrzymich nakładów finansowych ten szpital się z tej decyzji może nie podnieść i ten stan rzeczy będzie utrzymywany no, kilka tygodni, cztery. 5 tygodni, to wystarczy. Panie doktorze, w jaki, sposób, w jaki sposób my możemy na przykład pomóc? Co, co, co możemy zrobić jako, jako ludzie? Jako, jako, Zmusić jako, rząd, zmusi rząd, do, do, rządzących do tego, żeby no, tak zwane szpitale tymczasowe przestały być pralnią pieniędzy, a zaczęły przyjmować pacjentów. Tak? Zaczęły przyjmować pacjentów. Jesteśmy tego samego zdania. Niech pan, niech pan teraz jeszcze powie taką jedną rzecz, bo jak rozumiem ta decyzja już jest realizowana. Jest tak? zrealizowana. Jest szpital, zrealizowana. Szpital COVID szpital, oddział covid został uruchomiony w poniedziałek, mimo że nie a zostały w pełni zrealizowane zapotrzebowania sprzętowe, które zostały zamówione, złożone, przepraszam bardzo, w ministerstwie. Jeszcze są dowożone niektóre elementy wyposażenia, ale ruszyliśmy, dlatego że zarzucano nam, że zwlekamy z uruchomieniem tego oddziału. No, przygotowywaliśmy się tak szybko, jak to było możliwe. Proszę sobie wyobrazić, że postawiony został oddział intensywnej terapii, proteza tego oddziału w ciągu dwóch tygodni. No, to jest oddział intensywnej terapii buduje się miesiącami, od, zaczynając od ludzi. Tak? To jest zbieranie na ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, i nie tworzą zespołu na dzień dzisiejszy w pełnym tego słowa rozumieniu, tylko tworzą drużynę, która walczy o zdrowie, życie pacjentów w warunkach praktycznie rzecz biorąc... No, ekstremalnie trudny, tak? bo jest, to nie jest, to jest oddział pediatryczny, a nie oddział intensywnej terapii. A co z pacjentami się stało w takim razie? Zostali wypisani do domu? czy jak? Tych pacjentów, których można było wypisać, zostali wypisani do domu. Tych, których, których można było przekazać do innych szpitali, zostali przekazani do innych szpitali. Tych, którzy wymagają, nielicznych to jest dwóch czy trzech pacjentów, którzy wymagają do leczenia, oni w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach zostaną wypisani ze szpitala. By, korzystają w tej chwili z łóż, pustych łóżek na oddziale ortopedycznym. Rozumiem. A co z, a co z, z pacjentami, którzy by chcieli zostać, znaczy, którzy by będą skier byli skierowani na przykład do tego szpitala, mieli jakieś tam, nie wiem, skierowania na... Muszą na... czekać. Terminy zostały przesunięte, odroczone w bliżej nieokreśloną nie, nie przyszłość. Czyli, tak? czyli po prostu na zasadzie bezterminowego odroczenia w tym przypadku. No tak. No... Czyli nie, nie, nie będą mogli podjąć leczenia w, w związku z... Nie, nie. No bo... No, no blok operacyjny jest wyłączony z ruchu okay. dlatego, że cały personel bloku operacyjnego poza instrumentariuszkami jest przesunięty, czyli wszystkie pielęgniarki anestezjologiczne, wszyscy anestezjolodzy są przesunięci do pracy w oddziale covidowym, bo postawiono tam pięć łóżek wentylacyjnych, tak? Z całym szacunkiem dla naszych kolegów internistów, to my się zajmujemy leczeniem ostrej niewydolności oddechowej, oni leczą pacjenta kompleksową. To są pacjenci z chorobami towarzyszącymi. Tworzymy docierający się w tej chwili zespół, ale proszę pamiętać, że e, nie w tym jest problem. Problem tkwi w tym, że ten szpital może tej decyzji ministerialnej po prostu nie przetrwać. Nie przetrwać Jako organizację. Czyli po prostu zostanie, zostanie że tak powiem e, zniszczony. No już, już został zniszczony w jakiś sposób, tak? Proszę pana, e, to może jest za dużo powiedziane, że już został zniszczony, ale na pewno jest na a, takiej decyzyjnej równi pochyłej. Tak? Mhm. Prezydent ma związane ręce, samorząd lokalny ma związane ręce. Są różne teorie na temat tego, dlaczego taka decyzja została podjęta, mimo że sukces Obajtka stoi w połowie pusty tak? I, i, i leżą tam praktycznie rzecz biorąc zdrowi ludzie, to są informacje z pierwszej ręki, bo... Przypomnę jeszcze dla słuchaczy, bo może niektórzy nie będą wiedzieli, pan Obajtek to jest prezes Orlenu, tak gwiazda właśnie wschodząca biznesu rządzących. No dokładnie. Za, za nasze publiczne pieniądze oczywiście. Dokładnie. Ten, ta proteza szpitala, bo inaczej mhm. tego nie można nazwać, stoi pusta, jest w pełni wyposażona, tak jak zresztą pozostałe szpitale tymczasowe, które zostały uruchomione w Polsce. Tam jest bardzo podobna sytuacja, że szpitale, które powinny służyć pacjentom nie tylko e, e, covidowym, przecież ludzie chorują normalnie, tak? Tak, zawsze e, chorowali. i zawsze tak. chorowali. To te szpitale są dociążane pacjentami covidowymi. Są tworzone kolejne łóżka covidowe, a szpitale tymczasowe, które powstały za grubą kasę, po prostu stoją puste. Czyli po prostu jest robiony tak zwany sztuczny tłok w prawdziwych szpitalach tych, które leczą ludzi, zajmują się ratowaniem stricte życia ludzkiego? To znaczy nie, to są ludzie chorzy. To, to są ludzie to, chorzy, tak? Na tych łóżkach, no tak. proszę mm -hmm. pana, leżą autentycznie chorzy ludzie. Mm -hmm. Tylko specyfika oddziału covidowego jest taka, że musi być rozrzedzenie. Nie może leżeć pacjent na pacjencie, tak? Sale są mm -hmm. ograniczone, to, to jest problem węzłów sanitarnych, to jest problem różnego y, stopnia ciężkości przebiegu tej naprawdę ciężkiej choroby, tudzież do tego dochodzą te choroby towarzyszące, obciążające tych pacjentów. To nie są ludzie zdrowi, tak? Mm -hmm. Ci ludzie potrzebują oczywiście pomocy, ale ta pomoc mogłaby być inaczej z, zorganizowanych. Zorganizowanych. Czyli tak naprawdę tak jak te szpitale, które stricte są zrobione tymczasowe do właśnie ratowania ludzi z COVID-em, nie są, nie są w pełni wykorzystane. Nie, nie są w pełni nie, wykorzystane. Nie. Poza, poza oczywiście szpitalami e, takimi jak na przykład stricte covidowymi, mhm. e, które to całe szpitale zostały przeznaczone do e, walki z pandemią, tak jak na przykład szpital w sierpcu, gdzie wszystkie oddziały są wyłączone z funkcjonowania, ale takie szpitale jak Szpital Świętej Trójcy stanowiły swoistego rodzaju zaplecze lokalne, strukturalne dla pacjentów, którzy w sierpcu na przykład mieli problemy z niestabilną cukrzycą. Taki pacjent przyjeżdżał tutaj, był leczony, był ustawiony, był odsyłany do domu. Teraz gdzie ma pojechać? No teraz nie ma gdzie. On nie pojedzie nigdzie teraz No, no właśnie. No dobrze. Czyli, czyli będziemy, drodzy Państwo, e, bardzo dziękuję w ogóle za rozmowę dzisiejszą, że Pan się zgodził e, z nami porozmawiać i poświęcić na nas czas e, o tak wczesnej porze. E, będziemy na pewno wspierać, będziemy na pewno e, zadawać pytania. Zadamy pytania też do ministerstwa, które to, e, te decyzje skandaliczne wydało. Drodzy Państwo, Zobaczcie, no są lekarze, bo każdy mówi, że lekarze teraz to, lekarze tamto. Powinniśmy właśnie bronić ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę. Tak jak jutro, w dniu, w dniu jutrzejszym e, zapraszam do relacji, będzie z Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przeprowadzana relacja, gdzie są lekarze Słyszą postawieni... Słyszał pan doktor właśnie o tym? Nie, tak. nie, nie, nie. Jest, jest kilku lekarzy, pan profesor między innymi, e, tam chyba dwóch profesorów jest postawionych przed Izbą Lekarską, bo odważyli się mówić prawdę. I tak to jak mówię, Maksymowicz po pierwsze, który jest prześladowany, в этой фиги прессы. Eee, eee, tak, ale jest eee, też Paweł Basiukiewicz, pan doktor kardiolog. w Martyka. Martyka Basiu, Basiu, pan doktor Basiukiewicz będzie jutro właśnie przesłuchiwany, jest kardiologiem i był szefem oddziału covidowego w Grodzisku Nazowieckim. Też odważał się mówić prawdę na temat, no. na temat tego wszystkiego e, i działań rządu. No i niestety jest, jest ten. Będziemy bronić. Na pewno właśnie lekarzy, lekarzy będziemy bronić, będziemy stawać w obronie tych, którzy walczą o wasze zdrowie. I myślę, że wy, drodzy słuchacze, również powinniście bronić tego typu lekarzy, za wszelką cenę, bo oni walczą o Wasze zdrowie i o to, żebyście mogli normalnie funkcjonować, a nie e, być tylko jakąś tam zwierzyną doświadczalną, którą, z którą, stu, właśnie, z którą chce zrobić z Was rząd, że tak powiem. E, jeszcze raz, wszystkiego dobrego, dziękuję, dziękuję serdecznie i, i będziemy, będziemy w kontakcie, będziemy na pewno pilnować tego wszystkiego. Jeszcze raz dla Was, Wiadomości Płoc przed Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.